Dobrych kilka lat Żyjemy z myślą, że ten czas nam szansę da Na drodze mamy ciągle przeszkód wiele Ufamy, że to wkrótce zmieni się Zakochać chcę się jeszcze jeden raz Wokół widzę twoją twarz A czasu zostało tak niewiele Wystarczy prosty gest Daj mi słowo, że zaufasz mi, ja nie mogę przestać o nas śnić. O, oh, oh, oh, oh, oh. Ty coś w sobie masz. Daj mi poznać to szczęście, przeżyć je ja. W serce i daj siebie Pokaż mi, pokaż mi jak Jest przepiękny Twój kolorowy świat Wiem, że smutne chwile już nie nadejdą Zmieni się nam obraz wszystkich spraw Zanim Ty odejdziesz odnajdę siebie Nie odpuszczę miłości nam Mamy siłę, by o nas już zawalić. Bo błyska czarem gwiazd Słońce rozświetliło skalę barw A ja w tym błogim stanie Chcę jak najdłużej trwać Daj mi słowo, że zaufasz mi Ja nie mogę przestać o nas śnić o -o -o -o -o. Ty coś w sobie Mi gdzie? Jestem piękny, twój kolorowy świat Podziel ze mną nadzieję Otwórz serce i daj siebie Pokaż mi jak jest przepiękny Twój kolorowy świat Ten piękny, twój kolorowy świat. Podziel ze mną nadzieję. Otwórz serce i daj siebie. Pokaż mi jak jest przepiękny. Klagierowo.pl to strona, którą warto zapamiętać, to internet, a co słychacie w eterze? Już teraz mamy na łączach Radio Sód. Witajcie kochani, 420 notowanie radiowej listy śląskich szlagerów, szlagerowo już za nami. W tym tygodniu 5 spadków i 5 piosenek, które poszybowały w górę. Jak wygląda gorąca top 10? Posłuchajcie. Na dziesiątym spadek Mirek Jędrowski, jeszcze chwila, jeszcze moment. Na dziewiątym również spadek Brygidej Robert Łukowskim i Amor. Paweł Siluksztajner, wrócisz, wrócisz, to miejsce ósme i szlager, który spada. Miejsce siódme, harmonik, serce moje, również na spadku. W górę natomiast Kobiety. Kobiety na walizkach, wyruszamy z walizkami, miejsce szóste, na piątym Alina i jej szlagier tańcz, miejsce czwarte, Ewa Czajka, pokochaj mnie, trzecie Krzysztof Pietrek, proste słowa dwa, na drugim Adi, melodia i miejsce pierwsze, Magda, miłość, najpiękniejszy dar. To nasza top dziesiątka 420 notowania radiowej listy śląskich szlagierów szlagierowo. Ja dziękuję za uwagę i pozdrawiam serdecznie z Kampna. 420. Finał Radia Suty tradycyjnie przedstawiła Joanna Kaczorowską. Na pierwsze miejsce powraca miłość, najpiękniejszy dar w wykonaniu Magdy. Kobiecie, której życie ucieka, kobiecie, która na miłość czeka. Znam i znam Moim kobietom, które blisko przy sobie mam Tych kilka dźwięków z głębi duszy chcę dać Piosenkę, bo tyle mnie sta która kogoś poznała. Moim kobietom, które blisko sobie mam Tych kilka dźwięków z głębi duszy chcę dać Piosenkę, bo na tyle Kajże Teroski, mało wizyta na Śląsku i radiowe notowanie Radia Fest. Witam bardzo gorąco widzów listy śląskich szlagierów. No i oczywiście zapraszamy na informacje prosto ze Śląska, jak wyglądało 132 notywanie listy śląskich szlagierów na antenie Radia Fest. Na dziesiątym Zbyszek Lamański nawet we śnie o tobie marzę. Na dziewiątym nowość kobiety na walizkach wyruszamy z walizkami. Na ósmym Arkadia Bend zaś będzie weekend. Miejsce siódme to Damian Holecki, Nasz świat, nasz dom. Na szóstym Happy Folk tylko z tobą. Miejsce piąte Alina Tańcz. Na czwartym Spadek Krzysztof Pietrek. Proste słowa. Dwa. Miejsce trzecie, duet romantyka, amor, kochanie. Na drugim Paweł Siluk wrócisz, wrócisz. I na miejscu pierwszym, Adi, moja staro harmonika. Jak słychać i widać, gra jeszcze naprawdę bardzo dobrze. To ja pozdrawiam ze Śląska, życzę wszystkiego dobrego, spokojnego wieczoru niedzielnego i do usłyszenia. Finał Radia Festę przedstawił jak zwykle Marcin Janota. A tu na fotelu lidera utrzymuje się szlagier moja staro harmonika. W przez kupa We starym kowsze cicho leżała Fest zakurzono i zapomniano łodowna żodyń nie szukał ją W pamięci mojej słysza jej dźwięk Upa pod sienią na ławce grą Melodia wszystkich tak czarowała Nawet gołębie Słuchały ją. Moja staroharmonika, harmonika, Jak dawni dziś grą. Każdym mu się, Co rozbeseń Moja staroharmonika Nie ucichnie ją. Ona życie nimi mi I sercem w duecie grą Ona życie zmieniła mi I sercem w duecie grą Z nim mogę zagrać, co ino chca Ona do każdej śpiewki pasuje Dobro na radość, dobro na zło Bierają w ręce i wszystko grą Te cudo dzisiaj ze mną jest W żadnej szuflodzie nie zabrają I będzie wszystkich tak czarowała Jak długo na to pozwoli los Moja stara harmonika Jak dawni dziś grą każdy melodię się Co rozwesel Moja staro harmonika Nie ucichnie już Ona życie zmieniła mi I z sercem w duecie grę. Ona życie zmieniła mi serce w dół Harmonika, jak niej dziś grą Każdy mu melodię się coraz go Moja staroharmonika harmonika nie U na życie z mi i z sercem w duecie grą na życie zmieniła mi i z sercem w duecie grobu. Zapraszam na Szlagierowo z humorem, nowa seria, sezon pierwszy, suchar, wieczorową porum. To wracamy do tematu Jasia w naszych dowcipach i to naprawdę będzie suchar. Jasiu przy obiedzie żali się mamie. Mamo, mamo, dzieci się ze mnie śmieją, że ja bardzo dużo jem. No mama na to tak patrzy. Nic się synku nie przejmuj, nic się nie przejmuj i no jedz prędzej ta zupa, bo wam nam je potrzebno. you <laughs> Płyta Tima Fabiana już na szlagierowym rynku muzycznym. Na tej płycie znajdziecie 15 szlagierów. Premierowy koncert płyty Miłości Tima Fabiana 25 czerwca w Chorzowskim Centrum Kultury. Będziecie się go mogli zobaczyć też online na żywo w płatnym systemie pay-per-view na szlagierową.pl